Dzięki za mogę razy Sekstona Chodź z Nie Dzień Nie to Co to teraz robię? Może na poważnie? Powiem teraz tobie Nie mój klimaturacie Wolę inne To jakaś komedia, teraz widzę jaką władzę mają Będę zbyt wiele w portfelu, a w głowach niewiele, duchowo podobnie, lecz teraz już w ciele Mi miłości rady są dziś najważniejsze, tylko to ego i wskaźnik wyświetlę. Ja obecnaście, jeśli chcesz wiedzieć I mnie to obchodzi, bo dużo chcę powiedzieć Męczony konstami głupotą z durami wyłączam ty no i jebać reklamy i te wzdurmek, który mnie trują Nie tylko gorą, też manipulują polują Wiara nie wiara, nie wiedza nie wiedzą, co to do informacji Świadomi mi powiedza potwarzą jej kolor i się zmienia, ja więc muszę stale, kurwa do myślenia